A chyba najbardziej na wesela wkurza mnie to, jak moi znajomi, którzy wzięli się tylko bo w, dlatego, bo wpadli, podchodzą do mnie i pytają, Marcin, ale kiedy ty? No Marcin, kiedy żona, dziecko, ślub, no Marcin, kiedy ty się ustatkujesz? Wy człowieku. Kiedy ja się ustatkuję? Człowieku, ty masz kredyt na 35 lat, masz żonę, masz dziecko, dziecko masz tylko dlatego, bo wpadłaś, żonę masz tylko dlatego, że masz dziecko, a kredyt masz tylko dlatego, że masz żonę i dziecko. Ty nie jesteś ustatkowany, ty jesteś ujebany.